Jedenasty tydzień wychowania w blasku ojcostwa. Przez dni tego tygodnia przechodzimy wraz z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Nad łóżkiem małego Stefana wisiały dwa obrazy Matki Bożej. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Później ksiądz prymas wspominał, że jako dziecko cały czas się zastanawiał, miał taki dylemat, Dlaczego jedna Matka Boża jest biała, a druga czarna? Nie wiadomo, czy ktoś pomógł rozwiązać Stefanowi ten dylemat. Może tata, mama albo Ulisia służąca. W każdym razie samo posiadanie takiego problemu, rozważanie takiego dylematu świadczy o tym, jaka w domu państwa Wyszyńskich musiała panować atmosfera. Była to atmosfera głębokiej wiary. Ta atmosfera domu rodzinnego wpłynęła na całe życie Prymasa Tysiąclecia, który bezgranicznie ufał Bogu. Jedno z takich najbardziej znanych zdań wypowiadanych przez Prymasa Tysiąclecia to słowa, wszystko postawiłem na Maryję. Powtarzamy te słowa bardzo często, nie zdając sobie sprawy z tego, jak ciekawą mają historię. Był rok 1953. Prymas Wyszyński przez wiele tygodni chodził bardzo smutny. Siostry, które prowadziły jego dom, widziały go przygnębionego. Nie wiedziały, co się dzieje. Tymczasem prymas dobrze wiedział i znał przyczynę swojego smutku. Otóż władze komunistyczne planowały wtedy wydać ustawę, która by całkowicie podporządkowała im Kościół w Polsce. Ustawę o obsadzaniu przez władze stanowisk kościelnych. Prawdopodobnie mogłoby dojść do tego, z czym mamy do czynienia w Chinach, gdzie istnieją dwa kościoły, podziemny i ten oficjalny. Prymas nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Był coraz bardziej przygnębiony. Pewnego dnia wieczorem wychodzi z kaplicy uśmiechnięty. Jego twarz była zupełnie zmieniona, jak gdyby promieniała. Siostry pytają, co się dzieje, Ojcze, skąd ta zmiana? Bo wreszcie znalazłem ręce, w których mogę ubezpieczyć Kościół w Polsce. Wszystko postawiłem na Maryję. Zaufanie do Matki Bożej, zaufanie do Pana Boga to niesamowite oparcie w życiu. Jeśli rodzic chce przekazać dziecku coś najcenniejszego, najbardziej wartościowego, to nie mówię tego teraz jako ksiądz, ale mówię z własnego doświadczenia, to niech przekaże mu wiarę. Są w życiu sytuacje graniczne, gdzie człowiek tylko z pomocą Pana Boga może zrobić następny krok. Jakieś niepowodzenie, choroba, problemy w rodzinie. Patrząc z mojej perspektywy, bez wiary byłyby nie do przejścia. Człowiekowi, nad którym lekarz rozłoży bezradnie ręce, tu się już nic nie da zrobić, następny krok może pomóc wiara w to, że jego życie jest w ręku Boga. Moi kochani, jeżeli miał wymienić jedną z najpiękniejszych historii o wychowaniu, pełną nadziei i inspiracji dla wychowawców, dla rodziców, nauczycieli, to jest to historia o synu marnotrawnym. Miał dobrego ojca. W pewnym momencie całkowicie sprzeniewierzył się miłości wobec ojca, bo zażądał już teraz tej części majątku, która na niego przypadała. W tamtym czasie, w tym kręgu kulturowym, to oznaczało uśmiercenie w sercu ojca, bo można było dziedziczyć cokolwiek tylko po śmierci rodzica, po śmierci ojca. Więc on jakby już ojca zabił w swoim sercu to, co łatwo przyszło, łatwo się rozeszło i wylądował przy świńskim korycie. I wydawałoby się, że ta historia w tym momencie się zakończy i to będzie klęska wychowawcza jego ojca. Tymczasem w tym miejscu miało miejsce największe zwycięstwo pedagogiczne ojca syna marnotrawnego. Bo kiedy był przy korycie świńskim, kiedy przeżywał całkowity upadek, zderzył się ze ścianą, w jego sercu powstała myśl, a może wstanę i wrócę do mojego taty, bo on przecież mnie kocha, przecież na mnie czeka. Gdyby ojciec wcześniej się poddał, a ten chłopak musiał być knąbrnym wychowankiem i powiedział, nie warto go wychowywać, nie warto mu niczego przekazywać, bo i tak to nie ma sensu, chłopak nie miałby do czego wracać. Właśnie myśl, że jest ojciec, który na niego czeka, spowodowała, sprawiła, żeby był uratowany. To był krok wzrotny w jego życiu. Wrócił wpadając prosto w ramiona ojca, który zebrał plon tego, że wychowywał pomimo przeszkód. Moi kochani, warto wychowywać. Zresztą takie było hasło jednego z naszych tygodni wychowania. Ksiądz Jan Twardowski, ja często do tego sięgam, w swoim niezodzienniku wspomina taką historię. Otóż spowiadał w kościele z wizytek w Warszawie i nagle słyszy jakiś tumult jakiś raban pod chórem. Patrzy, panie, pobożne kobiety wyszły z ławek i kogoś co chciały wyprowadzić z kościoła. Na środku stała kobieta z ulicy, kobieta lekkich obyczajów, cała zapłakana, gdzieś tam spływał jej makijaż. Co się stało? Dlaczego chcesz wejść do kościoła? Proszę księdza, stałam na ulicy, obsypał mnie śnieg, Przypomniała mi się moja sukienka z pierwszej Komunii Świętej i chciałam się wyspowiadać. Popatrzmy, biel sukienki pierwszokomunijnej, śnieg, jedno skojarzenie i kobieta chce zmienić swoje życie. Jedna rozmowa z babcią, z dziadkiem, z wnuczkiem, z córką, z siostrzenicą, z małym siostrzeńcem może być kiedyś punktem zwrotnym ich życiu. Przekazujmy wiarę, na ile się da. Proszę o to wszystkich rodziców, dziadków, a nawet ciocie, wujków, znajomych, jeśli tylko mamy okazję, mówmy dzieciom o Panu Bogu, mówmy o Maryi, prowadźmy je do Boga. Możemy przez to dać im niesamowite oparcie na całe życie, uratować je w tym świecie i na całą wieczność. Warto wychowywać, warto przekazywać wiarę w Boga. Naprawdę warto.